Biblioteka jest wspaniałym miejscem, wspaniałym i odkrytym miejscem prowadzenia warsztatów literackich, słowotwórczych, językowych, poetyckich, kreatywnego pisania z dziećmi i młodzieżą. I paradoksalnie tak naprawdę biblioteka nie jest miejscem pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o, o, o tego rodzaju warsztaty. Myślę, że dzieci, młodzież, młodzi ludzie oni myślą o bibliotece w taki sposób, że jest to, że jest to budynek, do którego trzeba przyjść, zachować się godnie, oddać książkę, wziąć nową książkę. Nie wydać siebie przy tym ani jednego dźwięku, że panuje tu taki swoisty terror, a biblioteka ma ogromny potencjał, wystarczy spojrzeć dookoła, ogromny potencjał inspirowania. Takim oczywistym źródłem inspiracji, z którego w bibliotece można i warto korzystać, są książki, ale ja byłabym bardzo za tym, żeby te książki zacząć wykorzystywać troszeczkę inaczej niż do tej pory. Osobiście robię z dzieciakami taki warsztat, który inspirowany jest, inspirowany jest Hańbą Barbarzyńcy, rapera Łony. i do tego doskonale przydają się słowniki. Jak wiemy, słowników jest po prostu milion. Znaczy bibliotekarze o tym doskonale wiedzą, że słowników jest milion rodzajów, milion tematyk słowników. No i są to też dość potężne, potężne pozycje, z których można czerpać nieskończoność. Warsztat ten polega na tym, że Dzieciaki, z którymi pracuję, same tworzą hip-hop, same tworzą tekst hip-hopowy. Od razu warto tutaj podkreślić, że nie wiem, na czym to polega, ale młodo pokolenie ma po prostu wdrukowaną, wdrukowane poczucie takiego hip-hopowego rytmu, takiego polskiego hip-hopowego tak naprawdę dwunastosgłoskowca. I, to jest, i warto z tego korzystać. Piszemy ten hip-hop w taki sposób, że każde kolejne słowo zaczyna się na sylabę, którą kończy się poprzednie słowo. To brzmi może trywialnie, może dość nieskomplikowanie, ale z drugiej strony po pierwsze jest to źródłem naprawdę i, i, i, i zabawy, a, a, a z drugiej strony i można się nowych, ciekawych rzeczy, nowych, ciekawych słów nauczyć, korzystając właśnie z różnych, z różnych, z różnych słowników, które podczas tego warsztatu można sobie zgromadzić na stole i przerzucać się między słowami, Słownikiem wyrazów bliskoznacznych, a, a słownikiem, a każdym dowolnym innym, in, innym słownikiem, a może, może tak to ujmę. Czyli że żelowe, velony dystans, ty też każesz, że w umowach nie tak, piszący tym bałek. Ekskluzywna narracja Jara Ja! Ciekawym sposobem na poprowadzenie warsztatów jest też wykorzystanie książek, które mamy wokół siebie i tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia jaka to będzie książka, czy to będzie książka prozatorska, czy to będzie książka reportażowa. Do tworzenia tak zwanej blackout poetry. Już mówię, o co chodzi. Bierzemy dowolną książkę, tak jak powiedziałam, i w niej wyczerniamy na dowolnej stronie, dowolne, jak to młodzież mówi, randomowe słowa. Oczywiście nie wyczerniamy ich za pomocą markera. To nie jest tak, że marzymy po książkach, które są własnością biblioteki i tym samym nas wszystkich. Nie, można to zrobić na przykład za pomocą takich malusieńkich, wyciętych z papieru paseczków, które, którym po prostu przykładamy, przykładamy konkretne słowa. To, to może się odbywać na, na zasadzie przypadku, ale może się też odbywać na zasadzie dyskusji pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy między dzieciakami. Dowolnie wybrany tekst pocięty w ten sposób, skorygowany w ten sposób, czy też właściwie twórczo przetworzony w ten sposób, da nam, da nam wiersz. Dodatkową okolicznością, taką ułatwiającą pracę w tym przypadku, jest to, że część dzieci na pewno będzie miała telefony, a jeżeli nawet nie dzieci będą miały telefony, to, to my mamy te telefony i tymi telefonami można uwieczniać naszą pracę, wrzucać te zdjęcia na Instagrama z hashtagiem poetry. Nie ma e, limitu, tak sądzę, nie ma limitu e, zajęć językowych, e, literackich, kreatywnego pisania, powyżej którego zajęcia mogłyby dzieciom zaszkodzić. Tak naprawdę są to zajęcia, które z jednej strony wspaniale, wspaniale rozbudowują, no wiadomo, kompetencje językowe, co jest dość oczywiste, ale z drugiej strony w przypadku zajęć prowadzonych w bibliotece po prostu uczą dzieci, że biblioteka jest miejscem, w którym, które jest przyjazne, w którym można znaleźć to, co nas interesuje, w którym można znaleźć i rozrywkę i wręcz przeciwnie, nie wiem, znaleźć sobie tu coś, nad czym będziemy przez całą noc płakać, więc jest źródłem Dostarczycielką, dostarczycielką wielu emocji i na tych zajęciach, o których mówiłam można sobie te emocje jakoś skanalizować. To, to, to, jest, to jest jedna z ich, ważnych, z ich ważnych zalet. Drugą zaletą jest to, że nic tak nie łączy człowieka jak wspólne opowiadanie historii, a de facto na tych zajęciach w jaki sposób te historie opowiadamy. Cały czas jest to jakiś rodzaj storytellingu, story który jest potężnie, potężnym spoiwem łączącym społeczności, więc tutaj budujemy też kompetencje, kompetencje społeczne. Dlatego bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby takie warsztaty traktować jako też sposób na, na budowanie pewności siebie i budowanie takiego zdrowego funkcjonowania młodego człowieka we współczesnym świecie.